Wpierdolam w trafie. dzień traktuję jakby był ostatni Posiadam Syj na swe cele Wciąż chodę nacisk, nie wpadnę w klatkę Nie wpadnę w klatkę, nie wpadnę klatkę. Nie, nie, jako pasace, a ja zmieniam je Wpierdolam w trafie. dzień traktuję jakby był ostatni Posiadam Syj na swe cele Wciąż chodę A ja zmieniam Dzień dobry, witam Nie, wiele witam, wiele jest dostępnie to tak jest, że chwilę, mordo tak jest, że czas Muzyki nie da się wyrzetnie Każdy to ma swoją misję To wersja nigdy nie chyba nie Nie posądzając do strach Stany, stany, stany Niech chodzi o Amerykę Bani, bani, bani Stany Zero zmieniając życie Pieszyłeś się z prawdą I mówisz znowu to samo, samo. Eee, Pierdolam w trasie Dzień traktuję jakby był ostatni Posiadam tak Ty na swe cele Wciąż nacisk Nie wpadnę w kwiatkę Nie wpadnę w kwiatkę Nie, Nie ty jako pasace A ja zmieniam eee, Pierdolam w trasie Dzień traktuję jakby Syj na swe cele, wciąż koń denacisk, nie wpadnę w kratkę, nie wpadnę w kratkę, nie ja ty jako pasażer, a ja zmieniam je. CJ Nonsense